W tym wideo opowiem Ci nieco o zjeździe lekarzy lotniczych takich jak ja, który odbył się w pierwszej połowie września 2019 w prześlicznej węgierskiej miejscowości Debreczyn Debrecen. Oczywiście jako lekarz lotniczy poleciałem tam z samolotami linii Lufthansa, przesiadka z Monachium. no Lotu niewiele, ale pomiędzy przesiadkami okres dość długi. Na pocieszenie, miłe panie stewardesy już w czasie lotów wykazały pełną kulturę i profesjonalizm. Natomiast już na miejscu w hotelu Litium odbyły się właściwe sesje szkoleniowe oraz taka jedna wycieczka techniczna. Ja uczestniczyłem w tej wycieczce do firmy PharmaFlight, która bada lotników ale również tych szkolących się profesjonalnie na symulatorach lotniczych. Mają tam parę symulatorów, Benninga, Airbusa i tam jakieś inne. I przypuszczam, że na brak klientów nie narzekają. I yy, ja również poddałem się tej symulacji, taką podróż na beningu odbyłem, nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia lotniczego, ale było to naprawdę fenomenalne, bardzo realnie oddawało to, co się na lotnisku, czy tam od lotniska potem w górę dzieje, włącznie z lotem naokoło tam jakiegoś miasta, no i podejściem do lądowania. Natomiast to, co może dotyczyć bardziej Ciebie, czyli chodzi tutaj o zmiany w przepisach lotniczych i ostatnio spory nacisk położono na ujawnienie i późniejsze leczenie uzależnień lekowych lub alkoholowych u personelu lotniczego. Być może znasz yy, katastrofę samolotu German Wings, gdzie jeden dżentelmen tam po prostu miał problemy z lekami i wybrał sobie dosyć niefortunną drogę rozwiązania tego swojego problemu. Niektóre kraje już spoza Unii Europejskiej, szczególnie Stany, wypracowały całkiem sensowne algorytmy postępowania z takimi uzależnionymi pilotami i pod pewnymi warunkami umożliwiając mm, takiemu pilotowi powrót do, wykonane, do wykonywanego zawodu. I wierz mi, że nie polega to tylko na jakimś tam yy, przeprowadzaniu przesiewowych testów narkotykowych czy alkoholowych. Yy, łapiemy tam gościa, próbujemy go złapać na tym jak jeździ, czy fruwa, czy, czy, czy jest w czasie pracy pijany, czy pod wpływem leku, ale bardziej na uświadomieniu pilotom potrzeby zgłoszenia się samemu i wspólnej walki z tym uzależnieniem przy wsparciu całej grupy no, teoretycznie aż do końca szczęśliwego tego powrotu pełnego do pracy. I ze statystyk prelegentów wynikało, że świadomość pilotów jest coraz większa, że są oni w stanie omijać te testy jakieś przesiewowe, alkoholowe, czy jakieś tam narkotykowe ale jeżeli taki człowiek jest zdeterminowany chce pracować, chce latać to po prostu zgłasza się, opracowuje mu się tam jakąś procedurę wyjścia z tego nałogu no i może latać. Niewiarygodne byś powiedział. I może się jednak spodziewać coś podobnego na naszym krajowym podwórku. Wcześniej czy później to najpierw wejdzie do Unii Europejskiej, a potem do Polski. Natomiast poza poznaniem jakichś nowych trendów, nowej wiedzy, nie mniej cenne dla mnie okazały się nabyte nowe znajomości i to wśród lekarzy lotniczych z całego świata. No, wymieniłem się wizytówkami zarówno z kolegami z USA, Korei, oczywiście tej południowej, Węgier, no i reszty Europy. Litwy. No, no, naprawdę fantastyczne grono Singapur, prawda Ludzie kooperatywni, nadający na jednych falach, rozumiejący medycynę lotniczą i każdy miał coś ciekawego do powiedzenia. No i przy okazji takiej gadki, szmatki dowiedziałem się jak funkcjonują ich systemy badań personalu lotniczego, jakie są różnice w stosunku do naszych procedur, ich interesowało jak my to robimy. No i również Łatwiej jest rozwiązać jakiś problem dotyczących badań cudzoziemca, powiedzmy z Unii, kiedy mogę to skonsultować z jego naczelnym lekarzem tym krajowym lotniczym, kiedy gościa znam, a zupełnie inaczej jest jak o gościu pierwszy raz na oczy. Czy pierwszy raz go, że tak powiem, yy, słyszałem, prawda, o takim nazwisku. Tak, tak więc yy, serdecznie Cię zapraszam do Wrocławia. Jeżeli potrzebujesz badań lotniczo-lekarskich, no niestety, klasa druga, trzecia, personel pokładowy oraz z kwalifikacji na słynne drony. Yy, jeżeli znasz troszeczkę moją firmę, to wiesz, że staram się zrobić wszystko krótko na temat. Pilot, czas pilota jest tutaj dla mnie wartością nadrzędną, tak abyś jak najmniej czasu spędził w mojej przychodni, a więcej na zdobywaniu przestworzy czy cokolwiek, jakichś innych tam czynnościach lotniczych byś nie robił. I mały disclaimer. Na dzień dzisiejszy nie badam jedynie pilotów klasy pierwszej oraz nie badam czy nie wykonuję wstępnych badań kontrolerów lotniczych. Jest to robione w centrach, no ale niedługo może się to zmienić i dołączę do tego zaszczytnego grona. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz lotniczy. Jeżeli masz jakiś ciekawy problem lotniczy, badań lotniczych, opisz go w komentarzu do tego wideo. Jeżeli pytanie jest jakieś sensowne na temat, będę mógł coś pomóc, to oczywiście odpiszę. Odpisuję z reguły na te komentarze, które pojawiają się zaraz po filmie, potem tworzę następne filmy, no i niestety czasami ten komentarz już może mi umknąć. Oczywiście subskrypcja mojego kanału, kolejny filmik do obejrzenia z badań lotniczych. Tutaj na sam koniec, popatrz, taką plakietkę dostałem od organizatorów, no i oczywiście co bym Ci tu nie powiedział, takie piękne torby oni też rozdają. Przydała mi się na Duty Free, prawda? Naprawdę pojemna, parę litrów palinki i innych ciekawych trunków ze strefy bezcłowej przywiozłem.